Podczas ostatniego odosobnienia, które prowadziłem w Sydney, w trakcie jednej z rozmów, jakie zwykle nauczyciel przeprowadza z uczniami, pewna kobieta powiedziała mi, że była na mnie zła przez cały dzień z dwóch różnych powodów. Na początku medytacji przeżywała ciężkie chwile i była na mnie wściekła za to, że na zakończenie praktyki dzwoniłem gongiem za późno. W późniejszej fazie medytacji, gdy doszła do wspaniałego i spokojnego stanu, była na mnie zła, ponieważ dzwoniłem gongiem zbyt wcześnie. Rzecz jasna godziny medytacji trwają tyle samo, dokładnie jedną godzinę. Jako nauczyciel dzwoniący w gong zawsze jestem na straconej pozycji. To jest właśnie to, co może się zdarzyć, gdy oczekujesz czegoś patrząc w przyszłość i myśląc, ile jeszcze minut do gongu. Wtedy to właśnie zaczynasz się torturować, biorąc na siebie ogromny ciężar, który w ogóle nie powinien być Twoją sprawą. Tak więc bądź bardzo ostrożny i nie bierz tej ciężkiej walizki z napisem ile jeszcze minut tego będzie lub co będę robić potem. Jeśli myślisz w ten sposób, nie zwracasz uwagi na to, co się dzieje w chwili obecnej. Nie praktykujesz medytacji. Straciłeś wątek i prosisz się o kłopoty. Na tym etapie medytacji postaraj się skupić jedynie na chwili obecnej. I to do takiego stopnia, że nie będziesz wiedzieć, jaki dziś dzień lub jaka to pora dnia. Poranek? Południe? Nie wiem. Wszystko, z czego zdajesz sobie sprawę, to chwila, która jest teraz. W ten sposób można przenieść się do cudownej skali czasowej życia zakonnego, w którym medytacja trwa w tej jednej chwili, bez rozeznania, ile minut upłynęło, albo ile pozostało, nawet bez pamiętania, jaki jest dzień. Będąc młodym mnichem w Tajlandii, w pewnym momencie zapomniałem, jaki był faktycznie rok. To cudowne, móc przebywać w sferze, która jest ponadczasowa. Będąc w takim międzyczasie, można poczuć znacznie więcej wolności niż w świecie, w którym zwykle przychodzi nam żyć, w którym panuje dyktatura upływu czasu. W ponadczasowym królestwie doświadczasz tylko chwili obecnej, podobnie jak wszystkie mądre istoty, które przez tysiąclecia doświadczały identycznego momentu. Zawsze tak było. Nic się nie zmieniło. Doszedłeś do rzeczywistości tego, co teraz Rzeczywistość teraźniejszości jest wspaniała. Można wręcz powiedzieć, że jest świetna. Po porzuceniu przeszłości i przyszłości czujesz się tak, jakbyś wrócił do świata żywych. Jesteś tutaj. Jesteś świadomy. Jest to pierwszy etap medytacji. Sama uważność skierowana na teraźniejszą chwilę. Dokonałeś sporego wysiłku, by się tu dostać puściłeś pierwsze obciążenie, które przeszkadzało Ci w osiągnięciu głębokiej medytacji. Znajdź w sobie teraz tyle siły, by móc osiągnąć ten etap, utrwalić go w sobie, aż będzie on stabilny i silnie ugruntowany. W kolejnej części zajmiemy się dopracowaniem uważności chwili obecnej tak, by wejść w drugą fazę medytacji – cichej uważności chwili obecnej.